Tam, dzisiaj tematem poradnika będzie, jak stawić światło punktowe. Takie światło jest podobne do światła latarki albo reflektora. Oświetla tylko coś ważnego, a reszta jest ciemna w obrazie. Jeśli jesteśmy, w zakładce Adnotacja to klikamy w ikonkę Światło punktowe. Program zaproponował nam światło punktowe w postaci elipsy. Możemy ten punkt eliptyczny przesuwać tam, gdzie chcemy po całym obrazie. Ja chcę, abyśmy mieli nie elipsę, a prostokąt. Klikam na zakładkę Format. Klikam na ikonkę Zmień kształt. I mamy tutaj do wyboru wiele kształtów. Wybiorę prostokąt. Zmienię rozmiar tego prostokąta. Zmieniłem rozmiar prostokąta, aby pokrył się z okienkiem programu notatnika dotyczącej czcionki. Mogę zmienić styl, klikając miniaturkę wybór stylu. Ja zostaję przyproponowanym. Mogę zmienić Kolor tła, klikając na ikonkę wypełnienie możemy też tutaj wybrać taki zwykły kolor, możemy też zrobić tak, żeby było bez wypełnienia. Mogę też wybrać gradient, na przykład taki. Mamy tutaj do wyboru trzy suwaki. Ten. Ten albo ten. Możemy też zmienić kolor krycia koloru niebieskiego. W tej chwili jest typ liniowy, możemy dać i promieniowy. Klikam jeszcze raz na. Wypełnienie i wybiorę kolor czarny. Widzimy, że tutaj tło jest czarne, nic nie widać pod nim. Możemy tak zostawić albo zmienić. Ja rozjaśnię kolor czarny, aby był przezroczysty. I tak sobie zostawimy. Klikam na ikonkę linia i mogę wybrać linię. Szerokość. Wybór kreski. Pozostawię. Tak jak jest. Mogę wybrać też cień. Mimo to ja wybiorę tutaj linię. Klikam. W zakładce linia na linię i wybiorę sobie, może wpiszę grubość linii 3 kolor linii zmienię na czerwony tutaj pod spodem mamy pasek może go rozciągniemy trochę, on jest powiązany ze światłem punktowym. Efekt wejścia, pojawienie się, niech tak pozostanie. Piszę tutaj 2000. Efekt wyjścia, zanikanie, niech tak pozostanie. Efekt wyjścia, wartość zmienię też na dwa tysiące, i teraz mogę zobaczyć, co zrobiłem. Klikam na play, i tak to wygląda. Jeśli chcę coś zmienić to klikam jeszcze raz na pasek znajdujący się na osi czasu i mogę wybrać inny kształt, na przykład zaokrąglony prostokąt. To na razie Cześć!